jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko kiedyś się kończy, także nasze życie na tym świecie kiedyś musi dojść do kresu. Dla jednych śmierć jest przerażającym wydarzeniem. Boją się śmierci, ale jeszcze bardziej tego niewiadomego, co czeka ich po śmierci. Dla nas, chrześcijan, śmierć nie jest wydarzeniem smutnym, ale radosnym. A ta nasza nowa perspektywa zmieniła się w momencie zmartwychwstania Chrystusa. Od tej chwili śmierć nie ma nad nami już władzy, a każdy kto wierzy, że Chrystus umarł i prawdziwie zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ma zapewnione zmartwychwstanie po swojej śmierci i o wiele wspanialsze życie w Królestwie Bożym. Nasza nowa perspektywa pozwala nam Dzień Śmierci traktować jako Dzień Narodzin dla Nieba i tak powszechnie pierwsi chrześcijanie traktowali rocznicę śmierci świętych męczenników i wyznawców. Myśmy przejęli tę tradycję i dlatego zazwyczaj w rocznicę śmierci obchodzimy uroczystość ku uczci świętych. Wspominając Dzień Męczeństwa świętego Jana, dziękujmy Bogu, że przyjął ofiary Jego życia i dał Mu wieniec chwały w niebie.